Domek na ulicy Komeńskiego, 26 we Wrocławiu. dobry. Tutaj domek numer 24. A tam cała reszta ulicy Komeńskiego. Czyli jeszcze raz: domki typu Gierek, numer 24. A tu w kontraście już. Dom po poniemiecki, aczkolwiek nieco przebudowany. Po prawej i po lewej jego stronie widzisz takie rozbudowane, zabudowane werandy. Numer 2628. 1 marca 2014 roku.